Kiedyś ta osoba będzie musiała skorzystać z mądrości sztucznej inteligencji, A sztuczna inteligencja powie, aha, to jest ten typ albo ta osóbka, która robiła sobie kiedyś ze mnie żarty, to teraz ja sobie z ciebie żarty porobię. Czyli podsumowując temat naszego dzisiejszego spotkania. Twoje afirmacje i twoje wizualizacje funkcjonują dokładnie tak samo, jak kreowanie obrazów przez sztuczną inteligencję. Czyli wszystko, co myślisz, wszystko, co mówisz i jak działasz, to wywołuje określone życie materialne wokół ciebie. Czyli staraj się tworzyć piękne obrazy, na przykład tego domu plaży, zakochanej pary, czy wschodu, czy zachodu słońca również w Twoim życiu i unikaj obrazów drastycznych i demonicznych, chyba że lubisz tak schodzić na dno, ale nie radzę, nie radzę, żeby tak wykorzystywać Twoje talenty i bycie tutaj na ziemi w tym ograniczonym czasie i w tym ważnym czasie.